Witajcie, tutaj jesteśmy właśnie mamy SF. Co prawda jest to mój pierwszy odcineczek z kanału Ale zapraszam do zasubskrybowania kanału I przechodzimy dalej Dobrze, a więc jesteśmy już w tym głównym tym I bardzo bym chciała dzisiaj właśnie stworzyć takiego luka Którego oczywiście nie kupimy Ale żeby się troszkę pobawić i zobaczyć Jakieś nowe motywy bo Muszę Wam szczerze powiedzieć, że dawno nie grałam w tą grę i po prostu jakby. No, nie pamiętam jeszcze, jakie to były motywy. Więc chodziło o dziewczęcą. I jak widzicie, to mam chyba unikatowy sezon. Ja nie lubię szczerze tego, tego sezonu, więc rodzimy coś innego. Ten motyw jest mi spodobał już od razu widzę okładkiem spróbujmy stworzyć coś z niego wejdziemy się za chwilę jak widzicie już się jakby no przygotowałam do zrobienia luka i będzie to luk w temacie imprezki sądzę że ta sukienka nie może być zła do tego co ja chcę zrobić ale może nie przy niej zostańmy wchodzimy w zakładkę włosów i sądzę, że no nie zrobię tutaj jakiejś ładnej, typowo wow fryzury Na pewno, tutaj ja moją uwagę i chyba przy tej zostaniemy na razie Robimy tak na lżej, nie jakoś dobra w te klocki, ale co będzie to będzie, zrobimy takie buty na kulturnie bardzo ładne, się podobają, nie No, Wam, ale warto zostawić lajka like i subika, naprawdę. Dla subskrybentów kanału będą nagrody, konkursiki i td, dlatego warto zasubskrybować i naprawdę. I poza tym w opisie filmu będzie link na mojego Discorda. Więc zapraszam i przechodzimy dalej Dobrze, jesteśmy w akcesoriach, to typowo taki też słodki luczek, na imprezę w jest świecie. żeby to nie było jak więc te plasterki będą idealne one są takie słodziutkie, więc raczej się przydadzą Uuuu ale patrzcie, zająć te kolory będzie świetnie no Już od razu sobie zmienimy żebym mogła wam pokazać jak to wygląda widzimy się za chwilę dobrze. Dobrze, jestem już, jak widzicie, no Skienka mi nie dość pasuje Więc do tej, o, wybierzemy troszkę inny Skienk Bardzo chciałabym właśnie, to znaczy, zaznaczyć, że To byłoby fajne, jakby wyglądały takie krótkie Przylegające skienki Ojej, ja oczywiście zapomniałam dodać, że Oczywiście jak ktoś da, na przykład Podaruje mi bo ja zbieram autografki I osoba, która Daj ich najwięcej, wynagrodzę ją. Sprom spromuję ją na artbooku, Dodam do, do, tam, do, jakby, wypromuję ją na Discordzie. Jeśli oczywiście będzie chciała, może zaproszę ją do odcinka, jeśli będzie chciała, no bo nic na siłę. I oczywiście dam ją do znajomych, bo sądzę, że jak będzie tu już troszkę więcej, bardziej rozwinięte konto i więcej jakby przyszłych osób, które już przyjdą, będzie tu mega chaos, więc po prostu wiecie. Więc zapraszam. Po, po, po prostu czekają tutaj właśnie na tym kanale dla was najfajniejsze nagrody. Ogólnie to ta sukienka jest mega spoko, nie wiem czy nie dodać dociera jest to, to Zobaczymy jak będą wyglądać. Pewnie nie te. Nie, te też nie. Hmm, te też nie. O, te wyglądają świetnie. I jak wam sobie będzie to, to typowo burzowo, jeszcze akcesoria i możemy bo nie dodałam wszystkiego, że chciałbym jakieś właśnie fajne nakrycie głowy, ale nie mogę go znaleźć. Nie mogłam właśnie, bo już siedzę tu z wami, w sensie ja siedzę godzinę, bo macie tutaj cały materiał skrócony, tak? W sensie no.